Horoskop dla wszystkich znaków Zodiaku na miesiąc wrzesień. Kochani Państwo, witam Was serdecznie, wszystkie znaki Zodiaku. I dzisiaj z kart Tarota powiem Wam, jakie wskazówki, jakie porady widzi Tarot dla Was na następny miesiąc. Czyli zapraszam serdecznie. Dzisiaj będę robiła to innym systemem. Będę robiła co żywiołami Czyli żywioł ognia Żywioł powietrza Żywioł wody i żywioł ziemi Będę y, traktowała znaki zodiaku jako żywioły tak? Czyli jeszcze inna forma wróżby Ale myślę, że ciekawa Ponieważ chcę również troszeczkę zmieniać Żeby uatrakcyjnić czytania Mam nadzieję, że Wam się też spodoba Kochani Państwo Zapraszam oczywiście do komentarzy, czy to rezonuje. Zapraszam do lajków z kciuczkiem w górę. Zapraszam Was, kochani, do subskrypcji, jeśli jesteście tutaj nowi. I zapraszam codziennie na mój kanał, tak? Na wszystkie wróżby, na różne tematy, na przepowiednie, na wskazówki, na horoskopy, na rytuały. Zapraszam Was serdecznie, kochani Państwo. Oczywiście robię również wróżby indywidualne. Zapraszam Was, napiszcie mi na e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie, kochani Państwo, w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie, jakiej wróżby potrzebujecie, na jaki temat. Ja Wam wyślę opcje takich wróżb i warunki. Następnie umówimy się na WhatsApp i będziemy sobie przesyłać, oczywiście Wy, moje kochane, lub kochani, przyślecie mi swoje zdjęcia, zdjęcia swojego partnera lub partnerki, daty urodzenia i konkretne pytania do kart, a ja Wam prywatnie postawię karty Tarota, karty Cygańskie lub karty Lenormanda, lub oczywiście y, karty Pomieszam, zrobię tak, by odpowiedzieć na Wasze pytania. Zapraszam Was serdecznie, kochani Państwo. I teraz zaczynamy więc zaczynam, tak jak widzą Państwo, od żywiołu ognia. Żywiołem ognia są takie znaki jak baran, lew i strzelec. Zobaczmy, co dla żywiołu ognia będzie ważne w miesiącu wrześniu. Skupcie się. Proszę o wskazówki dla żywiołu ognia, dla baranów, lewów i strzelców. Proszę o wskazówki dla żywiołu ognia, baranów, lwów i strzelców na miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówki, proszę o wskazówki. Proszę o wskazówki i porady dla żywiołu ognia. Proszę o wskazówki i porady dla żywiołu ognia. Proszę o wskazówki i porady dla żywiołu ognia. Proszę o wskazówki i porady. Proszę o wskazówki i porady dla żywiołu ognia. Wow. Tutaj dla baranów, lwów i strzelców, kochani, jakby coś dobiegło końca. Coś się skończyło, ale coś umarło. Może, nie wiem, wasza yy, relacja, wasze małżeństwo, wasza, wasz kontrakt w pracy... Jakieś Wasze projekty, ale nie martwcie się, bo każdy koniec oznacza nowy początek. Coś narodzi się tutaj nowego, lepszego lub poznacie kogoś nowego, coś się tutaj narodzi. Tak lub potrzebna jest jakaś poważna transformacja w następnym miesiącu wrześniu i będzie tutaj Was jakiś zespół pracowniczy, czy rodzina, czy partner czy szef, szefowa podziwiali, tak ważne jest, by wszystkie znaki barany, lwy i strzelce wykazały się w miesiącu wrześniu dobrą kooperacją w zespole w zespole pracowniczym lub w rodzinie lub w grupie znajomych, przyjaciół będziecie za to podziwiani za waszą właśnie tutaj współpracę dobrą i wykażcie się też aktywnością pokazujecie się tutaj jakby w waszej karcie Ponieważ królowa buław To jest właśnie żywioł ognia Kochani I to jest właśnie karta Wszystkich baranów, lwów i strzelców Więc pokazujecie się tutaj W silnej bardzo energii królowej Czyli władczej osoby Która potrafi koordynować Która potrafi tutaj zarządzać Która potrafi podjąć decyzje Stanowczo aktywnie Produktywnie Konstruktywnie i tutaj powinniście być osobą, która być może ma pod sobą nawet jakiś współpracowników, pracowników, jakiś zespół ludzi i Wy pokazuj, pokazujecie tutaj, że macie kompetencje, że macie te talenty do zarządzania, do podjęcia decyzji, do, że jesteście aktywne, że jesteście energiczne, że macie pomysłowość. To jest królowa buław, to jest osoba kreatywna, tak? która ma pomysły, która ma Tutaj dużą energię do działania, tak? która pociąga za sobą wręcz yy, zespół ludzi, która yy, wykazuje się swoją energicznością, tak? umie właśnie dążyć do swoich celów, jest pewna siebie w działaniu i takie powinniście tutaj powinniście tutaj być. To znaczy wszystkie barany, wszystkie znaki, zodiaku, które wymieniam, które są żywiołem ognia i to jest żywioł ognia, wasza karta, powinniście być aktywni. I tutaj jest ogromny triumf, zwycięstwo Idziecie jakby tutaj, jedziecie, idziecie, dążycie po y, wieniec laurowy, po zwycięstwo Oczywiście nie polega to na zwycięstwie próżnym Na tym byście byli narcystami czy jakimś egoistami y, Nie, tylko poprzez pracę zespołową, tak? y, podziw otoczenia Poprzez swoje kompetencje tutaj zarządzania, dążenia do celów, ambit, ambit, ambitne plany. Będzie tutaj zwycięstwo, będzie triumf, tak? Niezależnie o co teraz tutaj Wam chodzi, czy chodzi Wam o sprawy zawodowe, finansowe, czy sprawy miłosne, emocjonalne, związku. Nie bójcie się zakończyć starych spraw i narodzić się nowym sprawom lub przejść jakąś transformację, ważną zmianę, ponieważ ta zmiana lub to, to coś nowego, tak jakiś nowy kontrakt, nowa relacja, nowy zespół pracowników, nowy awans, tak, doprowadzi do Waszego zwycięstwa lub do podwyżki może nawet, do lepszego kontraktu, więc nie bójcie się tutaj kochane barany, lwy i strzelce zmian dużych, jakichś raptownych czy jakichś radykalnych zmian, ale wykażcie się swoimi talentami, nie zapomnijcie po prostu, że musicie również wy wziąć swoje sprawy w swoje ręce i dążyć do tych celów, które sobie założycie odważnie konsekwentnie i wykazać się właśnie swoimi kompetencjami dziękuję wszystkim znakom żywiołu ognia bardzo pozytywny rozwój pokazał się tutaj w kartach Tarota. I zapraszam oczywiście teraz znaki żywiołu wody. Rak, skorpion i ryby. Czyli żywioł wody, kochani. Rak, skorpion i ryby. Witam Was serdecznie, kochane znaki, żywioł wody. No na pewno dla Was są sprawy emocjonalne bardzo ważne, wręcz na pierwszym miejscu, tak? Emocje, romantyczność, miłość. Toniecie wręcz, kochane znaki, żywiołu wody w emocjach nieraz, Tak? Zobaczymy, co karty doradzają Wam na następny miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówki i rady dla żywiołu ognia, dla raków, skorpionów i ryb. Proszę o wskazówki na wrzesień dla żywiołu wody. Proszę o wskazówki dla na wrzesień dla żywiołu wody. Proszę o wskazówki na wrzesień dla żywiołu wody. Proszę o wskazówki na wrzesień dla żywiołu wody. Raków, skorpionów i ryb. Proszę o wskazówki na wrzesień. Proszę o wskazówki na wrzesień. Wow, tutaj chodzi kochane raki, skorpiony i ryby byście w miesiącu wrześniu tutaj socjalnie się udzielały. Wychodziły na jakieś wspólne spotkania, uroczystości, festyny, koncerty, czy jakieś, nie wiem, urodziny, czy jakieś tutaj zaproszenia, żebyście wzięli, tak, żebyście się bawili, radowali z zespołem ludzi, z ludźmi, ze znajomymi, z przyjaciółmi, żebyście wyszli po prostu... Ze swojej, jakby tutaj, skorupy, czy, czy izolacji, czy własnego gniazdka i tutaj wyszli, się bawili, czy, czy, czy przebywali w towarzystwie po prostu. Ważny te tutaj miesiąc być może dla kontaktów, tak? By się otworzyć na kontakty, by zawierać nowe kontakty, by się radować z innymi. Taniec, muzyka, śpiew tutaj. I tutaj otworzy się coś nowego, jakaś nowa, piękna, pozytywna perspektywa. Wręcz z naiwnością dziecka tutaj po, po, podążacie w to nowe, tak? Coś namiętnego, gorącego, pozytywnego. Tutaj byliście z singlem, to jest znak panny. Być może jesteście spod znaku, znaczy o, przede wszystkim tu jesteście rakiem skorpionem ryby, ale może macie ascendent ponieważ chodzi też o ascendenty, tutaj ascendent w pannie, no jest to na pewno tutaj też karta singla, który poszukuje coś nowego i tutaj jest y, szansa, jeśli jesteście singlami, y, by rzeczywiście otworzyło się coś nowego, gdzieś w towarzystwie przebywając, y, poznacie kogoś po prostu, tak? I coś otworzyć się może tutaj pozytywnego, nowego, Tutaj um, sąd. Sąd oczywiście mówi o tym, że jeśli macie jakieś sprawy administracyjne, sądowe, urzędowe, to, to może się rozwinąć pozytywnie, um, ale musicie znaleźć tutaj jakieś rozwiązania problemów, szukać nowych dróg na rozwiązanie tych problemów, szukać tutaj rozwiązań rezolutnie, mądrze, spokojnie, w izolacji, w samotności, przemyśleć jeszcze raz wszystko i tutaj sprawy mogą, nie wiem, albo możecie się pogodzić, albo możecie tutaj jakiś balans odzyskać, albo możecie tutaj sprawy urzędowe, sądowe, jakiekolwiek by to nie były, dobrze poprowadzić w miesiącu, wrześniu. Natomiast tutaj może się doradźcie kogoś, może przez jakieś znajomości, układy, nie wiem, przez jakichś znajomych. Poszukajcie rady czy wsparcia ponieważ ktoś tutaj może Wam rzeczywiście pomóc, tak? Czyli jakieś kontakty są też być może ważne. No i tutaj myślcie pozytywnie i oczywiście przy rozolutnym rozmyśleniu spraw, przemyśleniu spraw może się ty udać pozytywnie bardzo rozwiązać te Wasze sprawy jakieś urzędowe, nie wiem, czy rozwodowe, czy, czy, czy sądowe, administracyjne, ważne dla Was, istotne może tutaj być sprawiedliwość może być tutaj właśnie bardzo dobry miesiąc dla załatwienia tych spraw dziękuję serdecznie żywioł, żywi, dla żywioł wody czyli rakom, skorpionom i rybom i zapraszam następny żywioł kochani zapraszam teraz żywioł powietrza żywioł powietrza kochani to takie znaki horoskopu jak bliźnięta Waga i wodnik. Żywioł powietrza jest szybki, zdecydowany w działaniu, tak? Lubi zmiany, ale odcina też szybko wszystko, co mu nie służy. Jest szybki, raptowny, najszyb najszybszy, błyskawiczny wręcz w działaniu. Jest to no, żywioł bardzo oparty tutaj na myśleniu, na głowie, na intelekcie na pewno roz, analizuje wszystkie sprawy, tak? Działa szybko, zdecydowanie, wręcz błyskawicznie. Zobaczmy, co dlatego że żywiołu pokażą karty. Bliźnięta waga i wodnik. Proszę o radę i wskazówki dla bliźniąt wagi i wodnika. Na miesiąc wrzesień. Proszę o radę i wskazówki dla... Żywioły powietrza, proszę o rady i wskazówki dla żywiołu powietrza na miesiąc wrzesień. Proszę o rady i wskazówki, proszę o rady i wskazówki, proszę o rady i wskazówki, proszę o rady i wskazówki dla żywiołu powietrza na miesiąc wrzesień. Proszę o rady i wskazówki, proszę o rady i wskazówki. Na miesiąc wrzesień. No tutaj już nam się pokazała karta sądu, czyli to jest karta wagi. No karta wagi, czyli waga jest żywiołem powietrza. Yy, jakaś sprawiedliwość, jakieś załatwienie spraw, yy, być może sądowe, administracyjne, ale też spraw, tutaj ważna sprawa, by odzyskać we wrześniu balans, yy, dawać i brać w równej mierze. Yy, no ta mówi tutaj też o sprawach sądowych, jeśli bierzecie rozwód, jeśli macie jakieś sprawy w sądzie lub administracyjne lub urzędowe ważne, to tutaj przyjdzie być może yy, załatwienie tych spraw do końca, sprawiedliwość, nie wiem, dopniecie spraw być może do końca, na pewno ważna jest tutaj wiarygodność w załatwianiu tych spraw dobre przemyślenie, analizowanie tych spraw by nie popełnić jakichś błędów i poprawne tutaj tak działanie i chodzi o to, że są jakieś sprawy miłosne rycerz kielichów, sprawy nowe, miłosne, flirtowe, romansowe, emocjonalne które do Was idą Jakiś rycerz, który będzie walczył tutaj o Waszą relację, Wasz związek, Waszą miłość i ważne jest, byście się mogły otworzyć, mogli otworzyć tutaj w miesiącu wrześniu na tą miłość, ta karta świata, czyli otwarcie się, pozytywne myślenie, nawet być może tutaj jakieś związki zagraniczne lub jakieś kontakty zagraniczne, otwarcie się na świat, tak? na, przez internet być może kogoś poznacie. Dziesięć mieczy mówi jednak o jakichś blokadach, o załamaniu, o Waszym bólu, o tym, że nie wiem, uważajcie na te blokady, uważajcie, by się nie obciążać tutaj zbytnio jakimś negatywnym myśleniem. Być może chcecie coś raptownie we wrześniu zakończyć, tą miłość tutaj która niby do Was idzie, być może będziecie chcieli zakończyć, co będzie dla Was troszeczkę bolesne, obciążające. Nie wiem, mogą wystąpić jakieś tu problemy, ponieważ jest załamanie, jest przeciążenie, jest balas, jest obciążenie. Więc uważajcie tutaj na wszelkie niepowodzenia miłosne, żeby Was za bardzo nie dotknęły, tak, żebyście nie popadli w smutek, żebyście nie popadli w depresyjne jakieś tej stany. No i wyjaśnijcie wszystkie sprawy, ponieważ mamy tutaj sprawy wyjaśniania problemów, wyjaśniania spraw ciężkich, tak? Także wszyscy, którzy popadną rzeczywiście tutaj w jakieś problemy miłosne, to proszę o wyjaśnienie szybko tych problemów, dobrze? Dziękuję serdecznie i zapraszam teraz... Następny żywioł, czyli żywioł ziemi. Żywioł ziemi, kochani, to byk, panna, koziorożec. Byki, panny i kozioroczce zapraszam teraz serdecznie Dobrze i już zaczynamy. Proszę o dla żywiołu ziemi, wyków, pan i koziorożców. Oczywiście żywioł ziemi tutaj yy, najważniejszą sprawą dla żywiołu ziemi, dla tych znaków jest stabilność, tak? Stabilność sytuacji, bezpieczeństwo. Także zobaczmy, co pokażą karty na wrzesień. Proszę mówić Porady i wskazówki dla żywiołu Ziemi na wrzesień. Proszę o porady i wskazówki dla żywiołu Ziemi na wrzesień. Wow, odejście, pożegnanie, odejście od jakichś spraw, wyruszenie w drogę, wyruszenie w nowe, w nowe perspektywy, w nowe plany, nowe projekty, nowe życie, nowa ścieżka pożegnanie się ze starym, na zasadzie żegnaj stare witaj nowe Pomoc, przyjęcie pomocy i wsparcia od innych jeśli wam ciężko przy tym pożegnaniu być może przeprowadzka nowy adres, być może zmiana miejsca zamieszkania byki panny koziorożce w miesiącu wrześniu tutaj mamy jakąś być może nową miłość albo poprzez nową miłość poprzez nowe emocje, nowy związek Król Kielichów, będziecie chcieli zmienić miejsce zamieszkania lub zmienić swoje plany życiowe. Tutaj musicie to oczywiście przemyśleć głową i swoją intuicją, czy taka zmiana jest oczywiście dobra, czy jest rozsądna. Na pewno... Musicie słuchać głosu swojego, rozumu i intuicji swojej, żeby podjąć właściwą decyzję, tak, żeby nie podjąć jakiejś naiwnej decyzji. No i tutaj rzeczywiście przeprowadzka, otwarcie się na świat, czy jakaś podróż, wyje wyjechanie być może nawet za granicę lub gdzie indziej do innego miejsca. Być może jakieś kontakty Nawet zagraniczne Tutaj, tak Być może jeśli nie chodzi, nie, nie chodzi tylko O sprawy miłosne, sprawy związku To tutaj jakaś inna praca Zostawienie starych spraw Starej pracy I wyruszenie W stronę nowego kontraktu Nowej pracy Nowych pomysłów, nowych projektów tak? Przemyślenie spraw I wyjechanie być może nawet praca za granicą Też jest to możliwe lub szukanie pracy poprzez internet, co może nawet przynieść oferty zagraniczne lub nowe jakieś oferty ciekawe lub jeśli szukacie partnera, jesteście singlami, to tutaj znalezienie pracy, znalezienie partnera jakiegoś, jakiejś dużej miłości, pięknej miłości poprzez internet, tak, powinniście szukać lub gdzieś nawet jakieś kontakty zagraniczne Y, które mogą się przerodzić w jakąś miłość, ale przemyślcie wszystko, słuchajcie głosu swojego serca, swojej intuicji, swojej, swojego intelektu. Ym, na pewno jest ważne, byście byki, panny koziorosce, zaufały czemuś nowemu, zaczęły coś nowego we wrześniu, tak? szukały coś nowego, zaczęły coś nowego, nie bały się zmian, nie bały się jakby zostawić stare sprawy i zacząć nowe sprawy, które są dla Was ważne nie bójcie się tego także tutaj na pewno pokazują karty dla bygów pan, koziorożców coś nowego, jakiś przełom jakieś zmiany jakieś, jakieś pozytywne też otwarcie się na nowe dziękuję serdecznie i oczywiście dziękuję wszystkim znakom proszę o komentarze, o lajki proszę o Kontakt i nowe subskrypcje. Zapraszam Was na mój kanał. Do usłyszenia już wkrótce.